przeżycie po żeglowaniu, tylko pod żaglami, po Mazurach. Rzeka, łajba, która została odremontowana na całkiem nowych wodach. Nie jest to wpływanie na pewno po dzierżnie typowo-rekreacyjne. No i inna niesamowita ekipa, Włącznie z z widomymi, które trzeba pokazać, wytłumaczyć, podpowiedzieć. Którzy się burzą, by się cokolwiek chce im pomóc. Jest fajnie. waszych Jak ci się tutaj podoba? Rewelacyjna okolica, a bardzo ładna, jak widać tylko ogarniemy nasze bagaże, no to możemy przystępować do jakiejś kolacji. No bombastycznie. Najzabawniejsza, no myślę, że najzabawniejsza była, kiedy dzieliliśmy jabłka. Jak mi się był pontonem przywiązany do dozety, no a że zwyciężyliśmy z niego jabłko. Darek tak, co pokaż mi to pokaż, nie? No to wziął te jabłko po no, no rzeczywiście, zgniłe. wyrzucił ze siebie. Nie zorientował się, że co prawda trafi do pontona, w, do pontona Miśka. Ale w przynajmniej trafił do jego buta. <grywa> Tre. Co treść? Ziemniaczki z cebuleczką, będą placki ziemniaczane na kolacyjkę. <grywa> o, ja się hmm? Nie wiem, załoga zaakceptowała, Baść? a Ja zaakceptowałem jak najbardziej, ale wolę kiełbasę. No. <grywa> a kubki smakowe przyjmą twoje placki? A, oczywiście. No właśnie, Fajnie, to się to to... Wszystko jest dla załogi. Gdzieś, hmm. się da? Tak. dzisiaj coś życzyć tej bakłażan. <laughs> no. A nie pomylisz teraz bakłażana z, z ziemniaczkami? Nie. Nie, no, nie. A to ziemniaki, tak tak. Nie Dzięki, smacznego. Bo, bo nie... Ja wam będę życzył. Agnieszka, gdzie żeśmy dzisiaj dojechali? Do nowej sali. Jak tutaj jest? Ładnie. Tak, na Hawajach. Tak. Słumiony daszek i słuchaj. Wiele że pieniądze na dziki i Dzisiaj wracam do domu, będę szanował I ten... zapomnieć, że jak podły był Każda przygoda na wodzie jest do przodu. Zadowolony jestem strasznie, że mogłem wziąć w niej udział, a tym bardziej, że mogłem dopłynąć. Z ostatnim etapem do końca. Zwykłe ubieranie się, mycie, jedzenie. Już tylko zmienia się no to, że to się ciągle wszystko kolebie, kołysze. To są dla osoby niewidomej zupełnie inne warunki. Trzeba nauczyć się przewidywać, gdzie można się chwycić. Zanim ruszę, to muszę wiedzieć, jak ułożyć ciało, jak ułożyć siebie. Znacznie wcześniej. Ja nie mogę podejrzeć tak jak ty. Ja muszę to wiedzieć. I zwykle po pierwszym zachwycie, że to, co tak mu się na początku wydawało trudne, daje się robić, y y powoduje, że on chce więcej. Że już nie zadowala się tylko prostymi rzeczami. Że chce o żaglach, że chce y może podejść i dotknąć, jak ten żagiel jest rozciągnięty. Wracają ludzie potem na ląd, a to przekonanie w nich zostaje. Ale szczerze przyznam, że najbardziej zostającym w pamięci doświadczeniem jest sterowanie. Sterowanie jest czymś tak niewyobrażalnie odległym. Tak się wydaje, że to niemożliwe, niemożliwe. Tego się tu na odrze nie da zrobić, bo tu jest dużo rzeczy to są łachy, to są mielizny, tu są zakręty. Tu nie da się tak jak na morzu ustawisz kurs i pilnujesz kursu. Tu trzeba dynamiki. Natomiast na morzu człowiek zostaje z przekonaniem, że sam tą łódką dowodzi, że on odpowiada za śpiących na przykład w nocy ludzi. No pewnie, że jest opieka, w sensie na dole siedzi oficer i popatruje, co tam delikwent wyprawia. Potem przy porównywaniu logów może ten i ów się zaśmiać i, i, i, i mogą sobie ro robić ludzie zawody, ale najważniejsze, że w tej sekundzie za tym sterem stoi tylko on. I zwykle po pierwszym zachwycie, że to co tak mu się na początku wydawało trudne, daje się robić, y y powoduje, że on chce więcej. Że już nie zadowala się tylko prostymi rzeczami. Że chce o żaglach, że chce mm, może podejść i dotknąć, jak ten żagiel jest rozciągnięty, na czym polega, że on pracuje. Gdy pod śluze wrzasku mnie, a śluzowy sygnał chce, ranny jeleń wyknie wnet i spełniał się nasze sny. Dzięki ludziom dobrych serc Już za nami wiele mil Coraz bliżej jest nasz cel Warto żyć dla takich chwil Hej Odro, mnie Hej Odro, prowadź mnie hey, A hej, Nieznany ląd A hej, Tak daleko stąd A hej, Płyniemy tam, a hej, ho, do piekła bram. A hej, ho, nieznany ląd, a hej, ho, tak daleko stąd. A hej, ho, płyniemy tam, a hej, do Jajca. jajca Nie widzisz. No widzę właśnie, zielone jakieś to jest, takie, górę, jest dwie Trochę leżało <laughs> no To jest odrzańskie jajco. Tak yeah. Godzina piąta Minut trzydzieści kiedy pobudka zagrała Kapitanie mhm. Jaki jest plan na dzisiaj? Wyrwać się stąd Zrealizujemy go W stu To dla telewizji? Oczywiście Jacku, jakie są wiadomości? Bardzo dobre, płyniemy O której? Już. Już! Już? Już. Którą na... mamy godzinę? 8.35. Idziemy na jach. Luca co się stało? Puszka mi się zepsuła Ale co jeszcze się stało? Mama mi zepsuła gitarę! Pękłam gitarę. Gitarę pękłaś. Wydało się po prostu świetnie, atmosfera była doskonała. No i to był taki naprawdę fajny tydzień spędzony w zupełnie nietypowych warunkach, bo pierwszy raz mi przyszło pokładywać tak długą y, trasę rzeką. Zwykle do tej pory jak pływałem jakimiś statkami pasażerskimi to tak tylko godzinkę, dwie gdzieś dookoła. Y, tam kawałek, a, a takie, taką długą trasę rzeką, żeby przez 7 dni płynąć cały czas do przodu, to miałem okazję pierwszy raz w życiu i było to niesamowite, fajne doświadczenie, no, podobało mi się. Zależy, zależy dla, dla kogo, no teraz nie wiem czemu mi się przypomniało coś takiego, jak Grzesia oblałam wodą, a ten na 5 minut zmrużył oko, nie? I powiedział, że, że mi odda, tym samym nigdy nie oddał, tak czeka mi, że jak w niepewności, ale za tym się przypomniało, słuchajcie. On był taki wściekły, nie? bo cały czas słuchajcie, yy, bosakiem gdzieś tam przy tych kanałach, bo na tym pierwszym odcinku to myśmy mieli trochę tych kanałów. Nie? No i było ciekawe, bo początkowo tam poszedłem na godzinę, a potem donieśli nam kodrę i powiedzieli, śpicie tutaj. No i razem z dali, żeśmy spali jeszcze się, wyciągnęliśmy sobie foka i pod podżagnąć palić, żeby mokszy nie być nad ranem. Ale było fajnie. Naprawdę polecam. Ja wszystkie noce poza sytuacjami, kiedy żeśmy spali gdzieś tam, no, w ogóle po, po, poza portem, tak? Wszystkie noce spędziłem na dezecie. Jestem fanem DZ i spania na dezetach, robienia wszystkiego na dezetach. Wszystkiego! Wow. Bez komentarza. Mi się spało bardzo dobrze na dezecie. Jedyne co musiałam, obudziłam się o jakoś piątej, gdy wschodziło w słońce, żeby ubrać sweter, bo było dosyć chłodne, ale naprawdę było... No. na ten majonez nie doszło do próbacji. A poza tym jest git. Olu, gotujesz świetnie, naprawdę. Emil, co było o opierunku i gdzie powiesz? Jest? Co? Dobrze, a jak miałeś brudne rzeczy, to co się z nimi robiło? Prał. A kto je prał? Ty. Ja, a dlaczego ty sam nie prał? Dlaczego nie, nie, prał? nie prał? Aha. <laughs> A nie, chciała, nie chciała, Albo Ania by nie chciała podłogi dać do umycia. Ania, ania... Ania jaka Ania? Yy, Julka chyba Julka. Julka nie chciała ci dać podłogi do umycia. Julczyk Nowe marzenie do zrealizowania w najbliższym czasie We wrześniu skok na bungee Port Wasul żegna Wypływamy w komplecie. Godzina dziesiąta rano Bez straty. Słowa nie powiem. Jak tam co? <głosy> Okej. Okay. Kleszcze opadły. A były jakieś? Tak. Z kombinerkami na głowie zaciśnięte. <głosy> Lecisz luca? <głosy> nie, bo teraz jest chwila dla fotoreportera z kamerą przed tobą. Zaraz inny face. Ja? <głosy> <głosy> prawiał się, Darek uwaga Pisać włosy za ucho Face to face Darek, jakie wrażenia z dzisiaj? Wspaniałe Noc minęła dość przyjemnie i żeśmy wypłynęli Jesteśmy już drugą godzinę w rejsie A przed nami jeszcze takich sześć Przeżyjemy ah. <laughs> Coś dla internautów? Pozdrawiamy ich i nam zazdroszczą, że ich tu nie ma <głos> Zapraszamy ich w przyszłym roku do współpracy i do dzielenia z nami pokładów. Co jest ta łaga? To, to może Szymon, Ty powiesz co się stało. Hmm. Przed drobny front opadów z bardzo silnym szkwałem przed tym frontem. I w związku z tym wszyscy mamy bardzo ucieszone miny, bo wreszcie stało się coś bardziej emocjonującego. To prawda, wreszcie się nie nudzimy. protestuję. Wczoraj ktoś zażarł kiełbasę. Haha, to jestem mówimy stanowczej nie. Ustawmy <gry> was? Ja Kunner i zbał się amarant. Kapitan Lewaja, korsarza patent miał. Już szkunner z i się amarant. Kapitan Lewaja, korsarza patent miał. Dopadli nas anglicy dziś w cieniu szubienicy. Trumnę, trumnę, niesiemy przyjacielu. Kat ze stryczka odcina cię. Trumnę, trumnę, niesiemy przyjacielu. Co nas czeka, tu każdy wie. Kapitan Amarant, tyle dobrze znał Cześć. Cześć. Jak się spało? Bardzo dobrze. Oprócz tego, że ja jak zwykle spował. Jak wyglądał nam końca obojętnie, czy na plecach, czy na boku, czy jak na... stojąco? No, no, jest standard. Standard sobie. Bez makijażu? Mhm. Jak minęło noc? Co się działo? Powiedz. Nic się nie działo. Spaliśmy. Czemu? Czemu spaliście? No jak to czemu? No spać trzeba, nie? Mhm. A jak kibicowaliście? Dobrze mhm. Cześć Daga Jak się czujesz? To bardzo dobrze Pierwszy dzień dzisiaj? Zadowolona? Zadowolona? tak No to super nie no, Lu luca jest, jest genialna, ale to a nie w kwestii rannego jelenia, ale śpiewa fantastycznie. Klimat robi super. Luce było zawsze słychać, ale co? Nocą... Myślę, myślę, że też, To jest chyba najgłośniej. No jaki jest mój odbór Żyć nie umierać. Zatrzymaliśmy się, to już był przedostatni dzień, zatrzymaliśmy się w, w takiej miejscowości Ścinawa Polska koło Oławy i tam na miejscu, gdzie rozbiliśmy namioty, spacerował sobie taki koń, który był faktycznym gospodarzem tego całego pola namiotowego. I ten koń był po prostu... Nie dawał się zupełnie przegonić, nie zwracał uwagi na to, co się na niego mówiło, i najzwyczajniej w świecie dobierał się do naszego jedzenia. Więc to było takie naprawdę zabawne. Próba y, zmagania się z tym koniem, przepędzania go, dostarczyła naprawdę dużo humoru. To było takie najfajniejsze zdarzenie, jakie zapamiętałem. Nie wiem, gdzie to spać na Wrzaskunie, bo moja żona może oglądać. Tomku, gdzie jesteśmy? No w Cigiacicach A jak to się tutaj nazywa to miejsce? A, a, przystań tu Przystań tu I tak czy znajdziemy w internecie Tak Cigacica Super Ja nie spędziłam nocy na dezecie i właściwie mam taki. Tak. Ale na hamaku, na Na hamaku. Ja mam niedosyt. Zawsze były jak były kolejki, przynajmniej u do was. dzisiaj. Do dzisiaj, tak samo. No, dzisiaj to załatwisz. Aha, że dzisiaj to załatwię. Myślałam, że do dzisiaj to dzisiaj są kolejki. Och, cóż to zapytanie do komandora, <laughs> jesteśmy najwspanialszym klubem żeglarskim na świecie, wszyscy, wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam w klubie czy około klubu się pojawiają to są wspaniali ludzie, zresztą żeglarze ogólnie to są cudowni ludzie, a w śląskim jak klubie to sama śmietanka. E, najlepsza przygoda na rejsie. E, wyprawa z Darkiem w środku nocy do, mon do Monopolowego w Nowej Soli. Przy czym on, tylko on znał drogę. <laughs> to jest po prostu the best. Doprowadził no, mnie niewidomy. A, tak, jak jako niewidomy. Doprowadził mnie po prostu ma, idealnie. Jest Wyprawa na Odrę było takim, gdy yy, usłyszałem, że jest, że płyniemy, że, że jest projekt Odra stwierdziłem po, po, po takich 2-3 minutach, tak, chcę płynąć na całość, bezwzględnie chcę i y, y, y, y, jeżeli wystartujemy to chcę, żeby to była świetna zabawa i tego każdemu życzę, takiej przygody. A potem witamy, w 2016 w mamy możliwość obserwowania po swojemu y, tego, co się dzieje w ogóle na rzece, co się dzieje na brzegu. Niby kapitan cały czas zwracał uwagę na naszej zawodze, żeby opowiadali nam, co na przykład mijamy tego, ale my nieraz więcej sami usłyszymy, niż, niż może sami ich zaskakujemy, że na przykład aha, teraz przepływamy pod mostem, bo słyszymy echo, tu jesteśmy gdzieś koło jakiegoś miasteczka, bo się coś dzieje. Po prostu inaczej, po swojemu to wszystko idziemy. dlatego też y, y, y, ten, ta, ten Śląski jak poszedł nam dużo na rękę, zapraszając właśnie e, beneficjentów e, Fundacji Gniazdo Piratów, projektu Zobaczyć Morze, bo my z tamtą Fundacją właśnie pływamy i pośród lądziu i po morzu. To jest bardzo ważna rzecz. E, którą dla nas robią, wyciągając niepełnosprawnych ludzi z domu. Bo ci, większość właśnie ludzi niepełnosprawnych, tym bardziej wzrokowo, jest w pewien sposób w domu uziemniony. A przez takich ludzi, którzy taką inicjatywę przyjm przyjmują, to, to możemy sobie właśnie zwiedzać, można powiedzieć, w pewien sposób, inne świat, bo w Bałtyk mamy przepruty, można powiedzieć, od brzegu do brzegu, wzdłuż i I, i, I sam fakt, że pływają z nami na przykład na y, fundacji zobaczyć może, na, na Zawiszy czarnym, to na trzy masztowce na pływamy, tam jest pół na pół załogi. Pół widomej, pół niewidomej, ale ludzie, którzy widzą, nabierają pewności do osób niewidomych i oni nie mają wtedy lęków, jeżeli pływają na swoich mniejszych jednostkach zabierać na pokład osoby niewidome, bo wiedzą, że jeżeli nie mogą pomóc na przykład przy odsumowywaniu czy, czy, czy, czy przy cumowaniu łódek w portach tego, to wykonują o wiele, o wiele więcej pracy znowuż na pokładzie. Och, jak chciałbym być w Rochelle Piekela balenę, Żolibale, nie Spędzać czas z piękną Iren Piekela balenę, żeby nawigę Na spacer w piękny, ciepły dzień Już wiesz? Tak jest Romek, twoja kolej? Chodź sobie stań I Ola, Ola później też pójdziesz okay. Ola, Ola! Ola idź, Ola. no co? No, no co, wymienkasz? my robimy konferencję, no? Już nie, nie bawię. No to, ty, to czemu wymienkasz? Dobra, mam posadkę do tego. Złakownie. Zgadza się. No. Super, no. dziecko na biegu Tak, no. no, tak, by tu coś. Odgwiażę z <śledzt> odcięte. Bo to oni nigdy. Ale jeszcze nie mógł właśnie poramę. No. Dobra, No. No, tak w tym góry. ty ty Dobrze. Dobrze. Co? A ty Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze no dużej masz głowy. No nie jest, nie jest to proste. No, no, dla widzącego też pewna taka trochę abstrakcja. To jest tak, to jest taka taka no jest Bo, bo tutaj jakby po prostu tułowie było od, brakujące nie. tego. No, nogi, nogi, nogi, a we słowia... Dłoń jest, pierami no. je, jest. jest a puste piersiowa. wnętrzne daj no. No. No. no. no i jest takie pomarszczone to wnętrze chyba. No tak, no mówię abstrakcja taka trochę. Cześć, witaj. No, cześć, witajcie, słuchajcie. Spotkałem niesamowitych ludzi. Jestem zaskoczony, że spotkałem ludzi takich, których rzadko się spotyka na wodzie. Ludzie, którzy pływają z tą ekipą, która nas przywitaliśmy, jak akurat byliśmy pierwsi przed nimi, ma no, na pokładzie ludzi naprawdę super fajnych ludzi, którzy naprawdę mimo swojej nie do końca widzialności zachowują się na wodzie lepiej od niejednego, który wszystko widzi. Nawet ja pomyliłem człowieka, który nie widzi z człowiekiem, który widzi. Poklepałem go im. Poprosiłem, żeby przyszedł mam na ramieniu. czy nie idzie rozróżnić człowieka, który nie widzi, czy widzi. Super! Powodzenia Wam wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego na wodzie. Dziękujemy. Nazywasz się? Miras Pancernik. Dziękuję Godzina 10.40. Wrzasku opuszcza dzisiaj Kostrzyn nad Odrą i zmierza do Widuchowy. Do zobaczenia. Rewelacyjnie. Chodko wieje, zarzają się przechyły, zdarzają się fale, jest wesoło. Przeprowadzi właśnie na Darek. <grym wytrych> to by was przez to wszystko przeprowadził? No brawo, Darku, brawo. <grym wytrych> A wieczorem za cudowne ocalenie. Brawo. Jest brawo. Zero. Zero. Co mogłoby być lepiej? Luca. <grym wytrych> Lusa mogłaby być zdecydowanie lepsza, no ale niestety mamy taką lusę, jaką mamy, na taką nas stać, innej nie będziemy mieli, musimy się do tego przyzwyczaić. Szante, który jest to pompu i generalnie wiąże się z tym w yy, yy, yy, sikania. Hmm. Koszenie pokrzyw przez kapitana Jacka Załuskiego yy, bosakiem. <grym> Miano ryczącego jelania przypada komu? No oczywiście Darek. Darkowi. No, oczywiście Darkowi. Daręczkowi jak zwykle. Darkowi. Darkowi. Jakomu. Tego, że wszystko jest dla ludzi i tego, że nasze ograniczenia są tylko w, w nas samych. No to jest świetna brać, no to po prostu takie towarzyko, że lepszego jeszcze do tej pory nie spotkałem nigdzie. <słyski> Bivą bią, vivons mes amis trinquons vivons que mon na a et vivant, la pas energies, pas y donc, quand toi tu es bon assez le coup de sauvage, on va bien comme mes amis du donc quand je vois tes vent claire, ami tu to tourne quoi quand je vois no to proszę Państwa, laskąd wychodzi na zalew! Wreszcie, wreszcie! Normalnie cała załoga aż jest mocno zdopingowana i krzyczy. Wuuuuh! Cała załoga aż tak to epiką mezamiku. Vivą, vivą, vivą, mezamiku. Vivą, de mążantu. Vivą, de mążantu. Ze flotą wezmą Super się Rewelacja To było warto się męczyć Na niskim stanie Odry Stać 4 dni w brzegu Doznać na dozecie, właśnie na zalewie, a potem jeszcze bądu. Co robią ławki na dozecie? Chwilają Trzeszczą tak? czemu trzeszczą? Myślę, że. jestem zdania? Super się zgadzam. Na okręt siłą wzięty był zabrany Tak jak stał, jak żył A jego zielony ląd Został daleko stąd Nie dla niego ciepły kąt Choć błagał, szlochał, puśćcie mnie żołnierzy króla, twarda pięść. Jego zielony ląd został daleko stąd. Nie dla niego ciepły kąt. Jeszcze tej jesieni żagiel nadziei dla małych dzieciaków z Gliwic, więc, wrzaską znowu będzie mógł sprawić radość paru osobom. No i myślę, że następne wyprawy już wkrótce i będziemy o tym dyskutować i debatować. Najlepsza przygoda, no właśnie mówię, to no sam ryjs był jedną wielką przygodą, chyba tak to skomentujemy. Ciekawe, bo przerwało to monotonię w miarę spokojnego pływania, było jak jedna z pań, operatorek śluz, nagle nam zaczęła spuszczać wodę do śluzy, myśmy byli za blisko na dalbach, w związku z tym nas zaczęło porządnie ściągać na wrota, no niemal, niemal skończyło się zderzeniem dz -y. Rotami, ale Julia opanowała sytuację. Oczywiście, że tak. <śmiech> załoga była fantastyczna. Poczucie humoru, świetna współpraca, brak jakichkolwiek animozji. No naprawdę załoga rewelacyjna. Zresztą jak stare, morskie przysłowie mówi, załoga poznaje się i przeżywa kryzys 20 dnia rejsu, a rejs trwał dłużej i nic złego się nie stało, więc to świadczy tylko o tym, że załoga była fantastyczna. To w wyprawie przyda się kanapki z ciekawością świata radości w fachywie Nasz wytrawny skiperczek zdobywca bursz polarnych na superczłek zawsze do.